Szanowni Państwo! Doskonale wiecie. Po pierwsze trzeba zadać pytanie. To wszystkim bardzo dobrze zrobił. Od PiSu do nie PiS do nowoczesnych. Przyniesie Wam do korzyść. Chciałem poprzeć w imieniu Koła Europejskich Demokratów ten wniosek. Trzeba to kontrolować. Żeby doprowadzić do debaty, żeby rozmawiać o jakości. Uczciwości, obiektywizmu i rzetelności. Nie ma, nie ma nic lepszego. By ktoś mógł na tym zyskać. Zarówno młodzi, jak i dorośli, osoby różnych stanów i profesji. Polacy najlepiej wiedzą jak wydawać własne pieniądze i z całą pewnością znacznie lepiej niż wy. Amen. Sieć obywatelska Watchdog Polska ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zaezyk.pl.